Cześć! W marcu kręciłem daily vloga z moją dietą. Było tam parę naprawdę fajnych przepisów, które nie chciałbym, żeby Wam umknęły. Dlatego przygotuję teraz osobną serię z najciekawszymi przepisami. Zaczynamy od sałatki z kozim serem. Przygotujecie ją w niecałą minutę, a jest naprawdę rewelacyjna. Zaczynamy! Do przygotowania sałatki potrzebujesz mix sałat, jedną paprykę, pół opakowania sera koziego, troszeczkę orzechów włoskich yy, i sok z cytryn. Na sam koniec, żeby to skropić zamiast sosu. W przepisie bazowo był chleb. Akurat dzisiaj mam tylko wafle ryżowe. I tak właśnie przygotuję tą sałatkę. Mamy wszystko gotowe, pokrojone. Sałatka gotowa. Teraz ją tylko jeszcze skropimy sokiem z cytryny.